Cześć! Dziś dowiesz się, czym jest schemat centrali oraz jak go stworzyć. Zapraszam do oglądania. Narzędzie schematu centrali pozwala określić, w jaki sposób mają zachowywać się połączenia trafiające na infolinię. Daje m.in. możliwość ustawienia konkretnych godzin pracy, stworzenia zapowiedzi powitalnych dla osób dzwoniących, to nowego wyboru lub tego, jak połączenie ma się zachowywać w momencie zajętości konsultantów. Przejdźmy zatem do kreatora schematów centrali. Zaloguj się do panelu klienta i przejdź do zakładki Wirtualna centrala, Moje centralki. Budowanie schematu centrali odbywa się metodą Przeciągnij i upuść, gdzie po dodaniu elementu do schematu łączymy go przy pomocy przeciągania strzałek. Zanim jednak przystąpisz do budowy swojego schematu centrali upewnij się, że posiadasz dodany numer telefonu, który połączysz ze schematem oraz konta wewnętrzne SIP lub numery zewnętrzne, które dodasz do schematu jako konsultantów. Po przejściu do zakładki wirtualna centrala, moje centralki kliknij szary baton z niebieskim plusem. Pozwoli to utworzyć nowy schemat. W wyświetlonym pop-upie wprowadź przyjazną nazwę dla centralki, która pozwoli na późniejsze odnalezienie jej wśród innych utworzonych schematów. Po zapisaniu nazwy powinno otworzyć się właściwe okno edytora w formie białej planszy z elementem Start oraz paskiem narzędzi. Kliknij zielony baton w lewym górnym rogu edytora, aby wyświetlić listę elementów, które możesz dodać do swojego schematu. Dzięki tym elementom zdefiniujesz ścieżkę, w jaki sposób zachowa się połączenie trafiając na infolinię. Tworzenie nowego schematu zaczynamy zawsze od elementu Start. Po dodaniu elementu, na przykład zapowiedź, najedź kursorem myszy na element, który ma go bezpośrednio poprzedzać, w tym przypadku start, a następnie kliknij przyciskiem myszy na małą niebieską ikonkę łańcucha i przeciągnij powstałą strzałkę na nowo dodany element. Po dodaniu kolejnych elementów schemat przybierze formę grafu. W momencie, gdy ścieżka dla połączeń została już ustalona, należy powiązać schemat z którymś z dodanych numerów miejskich lub komórkowych. W tym celu kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu edytora. Po kliknięciu pojawi się lista Twoich numerów w Telecube. Zaznacz checkbox obok wybranego numeru, aby został on powiązany ze schematem. Następnie zapisz ustawienia klikając button Zapisz. Pamiętaj, że jeden schemat może być powiązany z kilkoma numerami, natomiast jeden numer może być powiązany wyłącznie z jednym schematem. Po powiązaniu schematu z numerem zapisz wszystkie ustawienia klikając migającą ikonę Check. Utworzony schemat centrali możesz w dowolnym momencie edytować. Po wejściu w zakładkę Wirtualna centrala Moje centralki dostępna jest lista utworzonych centralek. Przy każdym z utworzonych schematów widnieją cztery ikonki. Kolejno od lewej są to... Ikonka klonowania schematu, dzięki której utworzysz kopię wybranego schematu. Pozwoli to bez zbędnego wysiłku utworzyć bliźniaczy schemat, dla którego możesz wprowadzić tylko drobne zmiany, bez konieczności jego budowania całkowicie od początku. Ikonka edycji schematu, otwierająca okno edytora schematu, na którym możesz dokonać zmian w jego funkcjonowaniu. Ikonka rejestru ostatnich zapisów, czyli historia zmian zawierająca datę i wskazanie użytkownika, który zmodyfikował schemat. Ikonka usuwania schematu, której kliknięcie spowoduje bezpowrotne usunięcie danego schematu. I to już wszystko. Już wiesz czym jest schemat centrali oraz jak stworzyć jego najprostszą wersję. Jeśli struktura Twojej firmy jest bardziej rozwinięta, stosując również inne dostępne elementy możesz stworzyć bardziej rozbudowany schemat, a zarazem odpowiednio dopasowany do Twoich potrzeb, jak ten widoczny teraz na ekranie. Możesz także zasubskrybować nasz kanał na YouTube, aby nie ominęły Cię kolejne filmy, w których będziemy omawiać funkcje wirtualnej centrali Telecube.